I'm falling into you, my love, every time you cross my head, of course I'm limited glory, ultrasonic, you're my favorite morning, I want it all Ciekam w sen, kiedy wszystko mnie przygniata, bo to waży parę tom Kiedy wspominam te chwile doświadczania miłych stron Moje serce z tobą, to nie będzie żaden real z To jest skarbie pary z okna Widzę światy dwa i w obydwu chciałbym zostać Z tobą chcę napisać tą kolejną stronę Okna w mieście świecą, lecz nasze najmocniej płonie Z tobą chcę zasypiać, z tobą chcę się budzić Z tobą chcę coś robić i z tobą chcę się nudzić Czuję wreszcie, że jestem tam, gdzie powinienem być Cały świat jest piękny, ale nie tak jak ty I wanna wake up by inside, Ciepły wiatr nadaje twym włosom wyjątkowy kształt Jesteś jak dzień pod drzewem i truskawek smak Dlatego mogę się postarać być dla ciebie lepszym Chciałbym być twoim ostatnim skoro nie mogę być pierwszym Weźmy wspólny oddech Pan, Nie musisz wiedzieć więcej Czuję jakbyś rzuciła na mnie zaklęcie Moje serce czekało na przez Ciebie wzięcie Jestem tam gdzie powinienem być I nie będę się z tym krył by to trwało wiecznie I zamówię drink, seks, on the beach I razem będziemy pić to, by wszystko było piękne I zbierzemy trochę kasy by nam starczyło na gaz I zwiedzimy parę miast